Top 5 głównych bohaterów w grach. Numer 5. Max Caulfield z Life is Strange. Numer 4. Faith Connors z Mirror's Edge. Numer 3. Medicine Page z Heavy Rain. Numer 2. Jade z Beyond Good and Evil. Numer 1. Lara Croft z The